Gmina Kościelec w ramach pomocy przedsiębiorcom złożyła wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole dotyczący nieodpłatnego odebrania chryzantem od ich posiadaczy, którzy nie sprzedali kwiatów w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19. Dnia 9 listopada 2020 roku, zgodnie z wnioskiem, 80 sztuk chryzantem zostało odebrane od lokalnego przedsiębiorcy. Podjęto decyzję, iż kwiaty zostaną przekazane do kościołów na terenie naszej gminy, na miejsce uwiecznione męczeńską krwią młodzieży polskiej, a także na cmentarz, gdzie znajdują się groby harcerzy i nieznanego żołnierza. Tych pięknych i jakże symbolicznych kwiatów nie mogło także zabraknąć na mogile w Turach, gdzie znajdują się szczątki Polaków zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Wójt gminy Dariusz Ostrowski składa podziękowania za przekazane kwiaty, dzięki którym będzie mógł upamiętnić ważne miejsca na terenie gminy.